STM32 jest dużą rodziną mikrokontrolerów opartych o architekturę ARM. Zapoznamy się z kilkoma aspektami związanymi z programowaniem takiego mikrokontrolera, dokładnie STM32F103C8, z wykorzystaniem biblioteki libopencm CM3. Pierwszym programem, który uruchamiamy na nowo poznawanym typie mikrokontrolerów jest zazwyczaj miganie diodą, będące odpowiednikiem programu Hello World w świecie mikrokontrolerów. Na ekranie widzimy kod takiego programu stworzonego w C. Mamy tutaj jedynie funkcję main, w której najpierw przygotowujemy nasz mikrokontroler do zadań, które chcemy wykonywać, a następnie uruchamiamy nieskończoną pętlę, w trakcie której będą one wykonywane. Jest to typowe podejście w programowaniu mikrokontrolerów. Funkcja main w programowaniu mikrokontrolerów na ogół nigdy się nie kończy. Jest w niej realizowana pętla nieskończona, nazywana pętlą główną, Program ma za zadanie migać diodą świecącą podłączoną do pinu C13. Na wstępie podłączamy zegar do odpowiedniego peryferium naszego mikrokontrolera. Jak już wiemy układy CMOS, a w takiej technologii jest też wykonany ten mikrokontroler, pobierają prąd w trakcie przełączania. Aby ograniczyć to zużycie energii, sygnały zegarowe są domyślnie odłączone od większości układów wchodzących w skład mikrokontrolera. Operacji podłączenia zegara dokonujemy dla całego portu GPIO, z fragmentu którego chcemy korzystać. Po aktywacji zegara konfigurujemy odpowiedni tryb wybranego pinu, ustawiamy tryb wyjścia z wymuszeniem silnego stanu logicznego. Moglibyśmy też ustawić wyjście Open Collector, wejście pływające, wejście z podciąganiem i tym podobne. W ramach pętli głównej mamy pętle FOR wykonującą 150 000 razy instrukcję asemblerową NOP, która jest instrukcją pustą, nie robi nic. Pętla ta służy prowadzeniu opóźnienia i jest standardowym rozwiązaniem takiego aktywnego czekania. Jak wiemy pętla FOR nie jest pojedynczą instrukcją procesora, zatem wykonanie takiej pętli zajmie kilka razy więcej niż 150 000 cykli. Użycie wstawki asemblerowej z instrukcją pustą zamiast zakończenia tej pętli średnikiem służy uniemożliwieniu zoptymalizowania takiej pętli przez kompilator. Następnie dokonujemy zmiany stanu pinu wyjściowego na przeciwny, czyli jeżeli był niski ustawiamy wysoki, a gdy był wysoki ustawiamy niski. Kolejnym aspektem, który należy poznać jest odczytanie stanu wejścia. Struktura widocznego na ekranie programu jest podobna do poprzedniego. Przed pętlą dodane zostało włączenie zegara dla portu A, konfiguracja pinu A0 jako wejścia oraz została zmieniona struktura pętli głównej. W tym wypadku ustawiamy wejście typu pływającego, czyli takie jak w standardowej bramce, gdzie użytkownik musi wymusić oba stany logiczne. Moglibyśmy także skonfigurować to wejście jako podciągnięte do zasilania, bądź do masy z użyciem wewnętrznych rezystorów podciągających. W ramach tej pętli dokonujemy odczytu wartości portu A do zmiennej. Warto zauważyć, że czytamy cały 16-bitowy port A, czyli stan wszystkich pinów składających się na ten port, a nie tylko jeden bit z tego portu. W związku z tym sprawdzamy w warunku IF tylko stan tego jednego, najmłodszego bitu. W tym celu korzystamy z operacji bitowego AND z odpowiednią maską. W zależności od wyniku tej operacji ustawiamy stan wysoki lub niski na pinie C13 odpowiednimi funkcjami. Na końcu mamy też pętlę opóźniającą, która eliminuje nam m.in. problem drgań styków. Warto jeszcze wspomnieć, że biblioteka oferuje także analogiczną do GPIO Port Read funkcję GPIO Port Write, która pozwala na równoczesne ustawienie stanu całego portu. Oprócz możliwości bezpośredniej zmiany stanu wyjść i odczytu stanu wejść cyfrowych mikrokontrolera, układy te oferują sprzętowe wsparcie dla wielu interfejsów komunikacyjnych, Konfiguracja i użytkowanie takich interfejsów opiera się na wykonywaniu zapisów i odczytów rejestrów związanych z danym peryferium. Kolejne dwa przykłady będą poświęcone korzystaniu z portu szeregowego UART do komunikacji z mikrokontrolerem. Pierwszy z nich pokazuje podstawową konfigurację nadajnika UART oraz możliwość wykorzystania UART jako standardowego wyjścia w programach opartych o LibOpen CM3. Jak widzimy w głównym programie dodana została funkcja konfigurująca UART oraz wywołanie znanej nam już funkcji print w ramach pętli głównej. Cała magia odbywa się w osobnym pliku UART-C, gdyż będziemy z niego korzystać też w innych przykładach. Na początku w ramach funkcji USART Setup mamy ustawienie odpowiedniego trybu pinu związanego z sygnałem TX, konfigurację parametrów transmisji takich jak prędkość, ilość bitów danych, bitów stopu itd. oraz włączenie tego interfejsu. W konfiguracji pinu informujemy też, że ma on być podpięty do funkcji alternatywnej, czyli do nadajnika USART, a nie być bezpośrednio sterowanym pinem GPIO. Plik ten definiuje też funkcję podkreślnik write, której nigdzie nie używamy jawnie, ale wykorzysta ją biblioteka OpenCM do realizacji standardowego wyjścia. Funkcja ta przyjmuje kilka argumentów. Pierwszym argumentem jest deskryptor pliku, na którym ma zostać wykonany zapis, drugim jest ciąg bajtów, który ma być zapisany, a trzecim jest długość tego ciągu. Funkcja ta w pętli przechodzi po kolejnych znakach bajtach do wypisania, dopóki nie wyśle wskazanej ilości znaków lub nie napotka bajtu o wartości 0 oznaczającego koniec napisu. Kolejne znaki wysyłane są z użyciem funkcji USART Send Blocking, która blokuje wykonywanie aktualnego kodu, aż do momentu zakończenia wysyłania podanego znaku. Jeżeli wysyłanym znakiem był znak nowej linii, to dodatkowo wysyłany jest znak powrotu karetki, co wynika z specyfiki działania terminali szeregowych. Sam znak nowej linii powoduje przejście do następnej linii, ale nie na jej początek. Funkcja zwraca ilość wysłanych bajtów. Drugim przykładem związanym z obsługą portu szeregowego jest odbieranie z niego danych, czyli korzystanie z tego portu jako wejścia. Tym razem zrealizowane jest to z wykorzystaniem przerwań, czyli w sposób asynchroniczny. Dzięki temu nigdzie w programie nie wykonujemy aktywnego oczekiwania na otrzymanie danych, tylko program będzie wykonywał swoje zadania pętlę główną, a odebranie danych spowoduje wstrzymanie jej wykonywania i uruchomienie odpowiedniej funkcji. Funkcje związane z przerwaniami w używanej bibliotece określane są poprzez nadanie im odpowiedniej nazwy. Analogicznie jak określana jest funkcja główna, od której zaczyna się wykonywanie programu poprzez nazwanie jej main. W niektórych innych bibliotekach funkcję możemy nazwać dowolnie, ale musimy zarejestrować ją do obsługi danego przerwania z użyciem stosownego makra. Fakt, że dana funkcja związana jest z obsługą jakiegoś przerwania wynika z zapisania adresu, pod którym jest ona umieszczona w specjalnym miejscu nazywanym wektorem przerwań. W naszym wypadku wektor przerwań umieszczany jest na początku binarnego kodu skompilowanego programu, czyli po wgraniu tego kodu do pamięci mikrokontrolera znajdzie się na samym początku pamięci flash. Zatem na początku programu ustawiamy odpowiednio adres, pod którym znajduje się ten wektor, ustawiając wartość odpowiedniego rejestru procesora. Zasadniczo można tu podać dowolny adres, ale nasza biblioteka domyślnie umieszcza ten wektor na początku kodu i nie będziemy tego zmieniać. Wektor przerwań jest klasyczną jednowymiarową tablicą C, w komórkach której umieszczone są adresy procedur obsługi związanych z przerwaniem o danym numerze. Jeden z tych numerów jest związany właśnie z przerwaniami od interfejsu USART numer 1, inny od USART 2, a jeszcze inny z resetem procesora zawiera on adres funkcji uruchamianej po resecie, czyli np. wewnętrznej funkcji bibliotecznej, która uruchomi funkcję main lub po prostu samej funkcji main. Wystąpienie przerwania powoduje wykonanie skoku do adresu wskazanego w odpowiedniej pozycji wektora przerwań, czyli ustawienie licznika programu na tą wartość i wczytanie spod tego adresu instrukcji do wykonania. W ramach wykonywania takiego skoku stara wartość licznika programu i grupy innych rejestrów umieszczana jest w pamięci dokładniej na stosie. Celem umożliwienia powrotu do miejsca i stanu procesora, w którym przerwanie zakłóciło wykonywanie standardowego kodu Działa to tak samo jak dla wywołań zwykłych funkcji, po zakończeniu procedury obsługi przerwania, tak samo jak po zakończeniu funkcji przywracane są ze stosu wartości tych rejestrów i procesor kontynuuje wykonywanie kodu od miejsca, w którym zostało przerwane, będąc też w takim stanie, w jakim zostało go przerwanie. Wracając do naszego kodu i obsługi przerwań z portu szeregowego, w ramach konfiguracji wykonywanej na początku funkcji main widzimy także włączenie obsługi przerwań z interfejsu USART i włączenie generowania przerwania związanego z odbiorem danych. Po znanej nam już funkcji USART Setup dokonujemy dodatkowej konfiguracji polegającej na aktywacji odbiornika tego interfejsu, czyli konfigurujemy odpowiedni PIN i zmieniamy tryb pracy interfejsu na dwukierunkowy, Dalej w ramach funkcji main nie ma nic ciekawego, nawet pętla główna jest pusta, wykonuje instrukcję NOB, ale jak wiemy musi się ona tam znaleźć, bo funkcja main nie powinna się zakończyć. Na ekranie widzimy funkcję USART 1 ISR, która obsługuje przerwania związane z interfejsem USART o numerze 1 i jak wiemy w tej roli istotna jest jej nazwa. W funkcji tej na wstępie dokonujemy sprawdzenia czy przerwanie było w związku z odbiorem danych. W tym przykładzie nie ma to większego znaczenia, byłoby użyteczne gdybyśmy obsługiwali też inne przerwania z tego interfejsu, natomiast samo odczytanie tego rejestru jest ważne aby wyczyścić flagę przerwania, inaczej byłoby ono generowane powtórnie. Warto zauważyć, że wartość zwróconą przez USART SAR zapisaliśmy do zmiennej, co byłoby użyteczne gdybyśmy chcieli rozbudować konstrukcję i w obsługę innych powodów przerwań, gdyż na skutek odczytu tego rejestru pewne flagi mogą być czyszczone i kolejny odczyt może zwrócić inną wartość. Jeżeli przerwanie było z powodu odbioru danych to odbieramy bajt danych i w zależności od jego parzystości zapalamy lub gasimy diodę na pinie C13. Oczywiście możemy odbierać też więcej bajtów, gromadząc je w jakimś buforze i dopiero w oparciu o jego zawartość podejmować jakieś działania. W materiałach do zajęć z programowania mikrokontrolerów STM32 znajdują się także przykładowe kody związane z użyciem przetwornika analogowo-cyfrowego, interfejsu I2C oraz timera użytego do automatycznego generowania sygnału typu PWM, nie będziemy ich jednak szczegółowo omawiać w tym miejscu, gdyż sprowadzają się jedynie do konfiguracji i użycia odpowiedniego peryferium. Oczywiście należy pamiętać, że są to przykłady i można to zrealizować inaczej, także lepiej bądź wydajniej, np. stosując przerwania zamiast aktywnego czekania na zakończenie operacji takiej jak konwersja analogowo-cyfrowa. W tym miejscu należy jednak powiedzieć kilka słów o samym przetworniku analogowo-cyfrowym i sygnale PWM. Przetwornik analogowo-cyfrowy jest to zasadniczo woltomierz, który umożliwia pomiar napięcia, konwersję wartości napięcia na liczbę ją reprezentującą. Nie zwraca on jednak tej wartości w woltach, a używając własnej skali związanej z wartością napięcia referencyjnego i ilością bitów przetwornika, ogólnie 0 oznacza 0 napięcia, a największa możliwa liczba, czyli dla przetwornika n-bitowego 2 do n-tej 1 maksymalne napięcie w danym trybie, często równe napięciu referencyjnemu. Skala jest liniowa, więc znając wartość tego maksymalnego napięcia łatwo możemy przeliczyć wynik na wartość napięcia w voltach. jednak nie zawsze tego potrzebujemy, na przykład pliki dźwiękowe zapisywane są w postaci takich liczb odpowiadających procentowi maksymalnego poziomu sygnału, a nie wartości napięcia w voltach Możliwość pomiaru napięcia pozwala na zastosowanie wejść ADC do obsługi różnego rodzaju czujników. Zasadniczo wszystkie pomiary elektryczne sprowadzają się do pomiaru napięcia, a także zastosowaniu ich jako wielostanowych wejść pozwalających na przykład na monitoring stanu jakiegoś styku wraz z poprawnością linii do niego prowadzącej, dzięki czemu możemy wykryć nie tylko stan zwarty i rozwarty styku, ale też uszkodzenie w postaci przerwania lub zwarcia kabla, tego typu wejścia, określane jako Xeol, są bardzo często stosowane w systemach alarmowych. Sygnał PWM jest to sygnał prostokątny, w którym informacja znajduje się nie w jego amplitudzie czy częstotliwości, a procencie wypełnienia, czyli stosunku czasu, gdy mamy stan wysoki do okresu tego sygnału. Mikrokontrolery z użyciem układów odliczających nazywanych timerami są w stanie generować taki sygnał automatycznie bez wywoływania kodu programu w tym celu, Sygnał ten może być użyty do prostego sterowania np. jasnością diody LED. Jeżeli jego częstotliwość jest odpowiednio duża to fakt włączania-wyłączania nie będzie zauważalny bezpośrednio dla oka, natomiast będzie to obserwowane jako regulacja jasności w funkcji tego wypełnienia. Jeżeli jakiś układ potrzebuje jednak sygnału analogowego o danym napięciu to sygnał PWM można na taki zamienić używając rezystora i kondensatora, uzyskując w ten sposób jeden z wariantów konwertera cyfrowo-analogowego.